Dwie osoby, które mają ważną tajemnicę, są zmuszone się rozdzielić. A skoro tak, to muszą przekazywać prywatne informacje na odległość. Podsłuchiwaczka Ewa chce poznać ich tajemnicę. Potrafi przechwytywać wiadomości. Alicja postanawia porozumiewać się za pomocą tajnego szyfru z liter. Zobaczmy to na przykładzie. Alicja zamyka wiadomość w skrzynce, używając zamka, do którego szyfr zna tylko ona i Bob. To nazywamy szyfrowaniem. Zamknięta wiadomość zostaje przesłana Bobowi. Otrzymaną skrzynkę Bob otwiera używając szyfru, który ustalili wcześniej. To jest deszyfrowanie. Z kryptografią mamy do czynienia wtedy, gdy zamiast fizycznych zamków używamy szyfrów. Szyfry to zamki wirtualne. Pozwalają Alicji i Bobowi kodować i dekodować wiadomości tak, by, jeśli przechwyci je Ewa, wydały się bezsensowne. Kryptografia istnieje od tysięcy lat. Decydowała o wynikach wojen. Odgrywa wielką rolę w globalnej komunikacji. Aby poznać fascynującą historię kryptografii, musimy rozumieć dwie koncepcje związane z teorią liczb i rachunkiem prawdopodobieństwa.